Znany zespół R&B właśnie wrócił z trasy koncertowej w Trzech Miastach gdzie zagrał dla co najmniej… dla… co najmniej… 120 tysięcy ludzi. Mój umysł natychmiast widzi w tym miejscu większe lub równe 120 tysięcy. Jeśli w Mesa mieli 45 tysięcy widzów i kolejne 33 tysiące w Denver to ile osób obejrzało koncert w Las Vegas? Oznaczmy Las Vegas jako L. Liczba widzów w Las Vegas, dodać liczba widzów w Mesa, czyli 45 tysięcy, dodać liczba widzów w Denver, czyli 33 tysiące. Mamy już wszystkie trzy miasta Las Vegas, Mesa i Denver. Było w sumie co najmniej 120 tysięcy widzów czyli, mówiąc inaczej, więcej lub równo 120 tysięcy. Aby dowiedzieć się, ilu widzów było w Las Vegas, wystarczy rozwiązać tę nierówność. Uprośćmy prawą stronę. Przepraszam, lewą stronę. Mamy liczbę widzów w Las Vegas dodać 45 tysięcy, dodać 33 tysiące. To się równa 78 tysięcy. L dodać 78 tysięcy jest większe lub równe 120 tysięcy. Aby po lewej stronie zostało samo L, odejmijmy 78 tysięcy od obu stron. Odjąć 78 tysięcy… odjąć 78 tysięcy… Po lewej liczby się kasują i zostają widzowie w Las Vegas. Czyli L jest większe lub równe 120 tysięcy odjąć 78 tysięcy. 120 odjąć 80 to 40 i jeszcze 2. Zatem liczba widzów w Las Vegas była większa lub równa 42 tysiące. I gotowe.